Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem twórcą elitarnej grupy szkoleniowej, dzięki której parę tysięcy osób, a być może i ty, dostało się do Policji. I jutro jest szczególny dzień, 24 września, kiedy to kolejna grupa świeżo upieczonych policjantów i być może również i ty złoży ślubowanie. Zacznie tą swoją drogę przez mękę, tą niełatwą służbę, ale przez zupełny przypadek, 36 lat temu ja również miałem swoje święto, swoją przysięgę wojskową i tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, 1 października 1982 roku, było to po dwóch miesiącach intensywnego szkolenia unitarnego i wierz mi, naprawdę wstawili mi tutaj w cztery litery. Było bardzo gorące lato, tuptaliśmy od rana do wieczora. Słowa przysięgi były wtedy nieco inne, możesz mi nie wierzyć, ale ślubowałem nawet wieczną miłość do Armii Radzieckiej, ale nie o to mi w tej chwili chodzi, ponieważ zdecydowałem się na ochotnicze wstąpienie do Wojska Ludowego Wojska Polskiego. Nikt wtedy na to nie miał ochoty, kandydatów było 0,8 na jedno miejsce, na dokładkę trwał stan wojenny, a armia była sprawą polityczną, ponieważ nękała wtedy obecnych rządzących, którzy wtedy byli opozycjonistami. I wcielenie do niej, czy chciałeś tego, czy nie chciałeś, było jakąś y, deklaracją. Minęło parę lat, system państwa się diametralnie zmienił. Ja odsłużyłem 22 lata i w chwili obecnej, od 14 lat, biorę zasłużoną, mundurową emeryturę. No, jakby cię to interesowało, o ile? Y, 3000 zł na łapę z małymi groszami po ostatniej podwyżce. Natomiast znacznie więcej dorabiam, wykorzystując wyłącznie doświadczenie nabyte w mundurze nie mówię tutaj nawet o szkoleniu elitarnych ale prowadzę przychodnie medycyny pracy. Zatrudniam około 20 osób. Wystarczy, że sobie wygooglujesz Dariusz Kraśnicki w internecie i zobaczysz jakie inne firmy prowadzę. Oprócz tutaj szkolenia do Multiego. I dlaczego ci o tym wszystkim mówię? A mianowicie, nie jest tajemnicą, że gdzieś od pół roku do Policji chce iść mało kto. Rozpasali się, jak było 15 na jedno miejsce. Teraz nagle jest jeden, dwóch. Czyli szukają gdzie mogą, szukają takiego pasjonata jak ty. <ścoughs> Chcą złapać jak diabeł tą dusze, czyli historia się lubi powtarzać. Jeżeli to oglądasz to moje wideo, to prawdopodobnie jesteś pasjonatem munduru, pasjonatem policji, tak jak kiedyś ja byłem pasjonatem wojska za nieboszczki komuny. Różne są tego przyczyny, ale za główną uważam cofnięcie tak zwanych starych, dobrych zasad emerytalnych, czyli emerytura po 15 latach służby Oczywiście nikt po tych 15 latach, a w zasadzie mało kto, szedł po tych 15 latach, ale była to jakaś gwarancja, że już ci po tych 15 latach, coś tam parę złotych listonosz przyniesie z innych cofnięcie stuprocentowych zwolnień lekarskich, zabranie wielu innych przywilejów, a przede wszystkim brak podwyżki płacy chociaż chyba gdzieś od pięciu czy sześciu lat. Mówię o jakiejś znaczącej podwyżce, płacy, podwyżce płac uposażeń, bo te grociki co dawali to totalne oszustwo. I zupełnie niespodziewanie pojawia się dla Ciebie światełko w tunelu. Yy, prowadzona od pewnego czasu akcja protestycyjna policjantów na przynosić rezultaty. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to no, musisz niestety troszeczkę poszperać w internecie i jest całkiem prawdopodobne, że przynajmniej 4 z 6 postulatów zostaną zrealizowane, czyli czeka Cię spora podwyżka płac, 100% płatne L4, podwyżka za nadgodziny, których niestety jako policjant czasami też musisz tam troszeczkę wziąć, oraz zniesienie tego wieku 55 lat do emerytury. Ten wiek, uważam 55 lat to była Y, tragedia. Jest to o tyle dla Ciebie ważne, że jak zaczniesz, powiedzmy, służbę mając 20 lat, to y, czy 19 lat, to możesz ją spokojnie ukończyć w wieku lat 45, co nie jest jeszcze zbyt wiele, aby ułożyć sobie jakoś y, przyszłe życie zawodowe. No, nie jesteś wtedy po prostu jeszcze zbyt stary. Ja miałem cztery dyszki, jak odchodziłem z armii po latach 22. Także więcej poczytaj sobie na stronie facebookowej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Natomiast, jak jesteś moim widzem to pewnie zauważyłeś, że od pewnego czasu propaguję bezkosztowe podchodzenie do rekrutacji policyjnej. W oparciu wyłącznie o moje materiały darmowe czy jakieś tam materiały ogólnodostępne. Bez potrzeby kupowania czegokolwiek dałem nawet do sieci identyczny jak na Multim symulator, żółte kółko, zielona kreska. Uczciwie też przyznam, że pomyliłem się nieco z linkiem. Niektórzy z was mieli problemy z tym linkiem, ale wystarczyło tam zrobić drobną manipulację, być troszeczkę kreatywnym i, i ten link już działał. Natomiast, jeżeli do tej pory tego, tego filmu i tego linku nie znalazłeś, to masz tutaj gdzieś w karcie na górze ekranu y, daję Ci adnotację do filmiku, gdzie objaśniam jak ten symulator, żółte kółko, zupełnie darmowy y, możesz z niego korzystać. Natomiast pojawiło się za to nieco inne zjawisko, w sumie przeze mnie spodziewane i wprawdzie przechodzisz bez problemu całą rekrutację, nie uwalają Cię na multi, przechodzisz komisję lekarską, ale nie przyjmują Cię do komendy, której wybrałeś z powodu brak odpowiedniej ilości punktów, co za tym idzie słabego miejsca w rankingu kandydatów. No, sam wiesz, że są komendy lepsze i gorsze w jednych komendach, szczególnie na wschodzie Polski tych kandydatów jest znacznie więcej w dalszym ciągu i czasem tym lepszym proponuje na przykład przejście z Podkarpacia do Małopolski, ale no nie każdy ma na to Ochotę, i znam z opowieści parę osób, które zrezygnowały w ostatniej chwili już na rozmowie, zrezygnowały z tego rozwiązania i też rozumiem je jak najbardziej, bo kiedyś dawno, dawno temu zrobiłem wszystko, żeby wrócić do tak zwanego śląskiego okręgu wojskowego, a w zasadzie chodziło o powrót do mojego rodzinnego Wrocławia. I nie każdy yy, kandydat na policjanta, czy nie każdy policjant, a być może i ty ma ochotę tułać się po całej Polsce, kiedy swoje życie związał z miastem rodzinnym, ma tam swoich bliskich, ma tam swoją rodzinę, być może swoją miłość, czyli dziewczynę lub chłopaka, czy jakiegoś innego tam partnera. I dlatego też, aby zwiększyć te twoje szanse w rocznicę mojej przysięgi wojskowej i jednocześnie dnia ślubowania nowo wcielonych policjantów, Wielu z nich jest z mojej elitarnej grupy szkoleniowej. Część z nich jest z grupy Multi95. Zrobię zupełnie darmowy trening, w którym odpowiem na wiele nurtujących Cię pytań. I jedyne co musisz zrobić, to wejść na mój kanał YouTube Elitarna Szkoleniowa. Transmisja odbędzie się na żywo w poniedziałek o 19:00, czyli włącz powiadomienie na ekranie transmisji na żywo, aby abyś jakoś tej transmisji na żywo nie ominął. Dlaczego radzę ci na żywo? Z reguły w czasie takich live'ów daję jakieś bonusy, które potem edytuję i znikają one po transmisji. Czyli oglądasz powtórkę, a już tam powiedzmy końcówka jest czy początek filmu wycięta. I żebyś, jak to mówią, żeby skały srały, to już tych bonusów nie dostaniesz. Niespodzianek będzie wiele. Po raz pierwszy w historii moich szkoleń do pomocy poprosiłem wyróżniających się członków mojej elitarnej grupy szkoleniowej. Dostało mi się paru weteranów, parę osób zgodziło się moderować komentarze, udzielać się jakichś tam informacji w zasadzie wszystko, co mogę, to odpowiem. Nie ma dla mnie jakichś tematów tabu, poza wybitnie politycznymi, których obawiam się poruszyć. No, jeżeli chcesz coś konkretnie wiedzieć, wpisz swoje pytanie do komentarzy tego wideo. Dlaczego wpisz je teraz? Nie czekaj tam do jutra. A mianowicie przygotuję się do tych pytań, odpowiem na nie w pierwszej kolejności a przy okazji super good news Jeżeli znasz moją ostatnią historię to z pewnych niezależnych ode mnie powodów musiałem no, zrezygnować z kanału Multi95. Miał wtedy troszkę nazwę dłuższą. No, trochę mnie to wkurzyło. 6 tysięcy subskrypcji prawie półtora miliona wyświetleń Zmieniłem to na kanał Elitarna Szkoleniowa, ale ten nowy mój kanał, Moje Drugie Dziecko Drugie Policyjne Dziecko zbliża się szybkimi krokami do tysiąca wiernych widzów. Jeżeli tam na Multi95 przychodzi mi 70 nowych subskrybentów w miesiącu, to tutaj jest po 300 osób co miesiąc, także przywróciło mi jakąś wiarę w sens mojego życia, w sens tego, co robię, w sens mojej pomocy y, dla przyszłych policjantów. Także, y, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej szkoleniowej, grupy szkoleniowej oczywiście, wiele osób się dostało, Ty musisz też mieć wiarę w siebie, że się dostaniesz, koniecznie napisz swoje pytanie, na które odpowiem jutro około 19 w komentarzu do tego wideo. To samo możesz zrobić na czacie tego nowego filmu. Znaczy w zasadzie tam jeszcze transmisji nie ma, ale z boku jest taki super czat, prawda? Już nie pamiętam, czy po lewej, czy po prawej stronie. Jak patrzysz na ekran, to masz go po stronie prawej. Napisz to pytanie i do zobaczenia jutro o 19.00. 19, .00. 19 .00 w poniedziałek 24 września.